Dzień dobry wszystkim pasjonatom SketchUp firmy Google. Dzisiaj chciałbym mówić o narzędziu Rectangle. Rectangle. Tak to jak to widzicie. Wyłączę. Jeszcze raz to to co chciałem tutaj. To jest taki kwadrat podcięty. Pokażę Wam, to zrobić. R jest skrót, ewentualnie z linii. Lewy przycisk, przeciągamy. Możemy przeciągać w tą. Widzicie, do zielonego. Mamy kwadrat. Spacją wyłączamy. R włączamy, spacja, R, spacja, R, spacja. R, spacja. OK. Tyle to z kwadratem, możemy R nacisnąć, wycinać, jak tam potrzebujemy. Spacją wyłączam, możemy delete, delete, delete. Mamy warstwę jakąś tu chcemy. ewentualnie możemy zobaczyć. To jest pozycja tak jak widzicie move the camera the top przód, Tak. Tu mamy warstwy face'y. Możemy sobie tutaj ustawiać kolory face'ów. Więc wtedy będziemy widzieli żeby rewers zrobić, OK. To tyle. Jeśli byście chcieli przypisać warstwę, która by miała znikać, w zależności czy mam potrzebę poglądu, czy nie, to jak tutaj widzicie, layer is one. Znika. Grupy nie zrobiłem, dlatego nie znika. Kiedy zrobię grupę, make group jest przypisane do jedynki, to znikamy cały. OK, to pozdrawiam i zapraszam do oglądania tematu o następnym narzędziu. To będzie niespodzianka. Pozdrawiam.